Ciekawy sposób na mniej problemowe przejście badań w WOMP i czy jest skuteczny? Trudno mi powiedzieć, także musisz obejrzeć do końca ten filmik i sam ocenić. I, panie Doktorze, oglądam Pana od roku na YouTubie, mam pytanie, czy mogę wykonać badania w WOMP po zatrzymanym prawie jazdy za alkohol, na własny wniosek, bez skierowania starosty. Mój kolega za namową prawnika tak zrobił, po wyroku sądu i odebraniu mu uprawnień dostał skierowanie, lecz skierowania nie okazał, badanie lekarskie wykonał na własny wniosek, potem psycholog prywatnie inna atmosfera badań i w ogóle. Przesłał potem orzeczenia z WOMP do starostwa i są znane. Już ma zdany egzamin i odebrał prawo jazdy. Dlatego zamierzam postąpić tak samo i jest to z pewnością dużo mniej stresujące. Czy będą ważne te orzeczenia, jakie doślę staroście? No, widz sobie sam już odpowiedział, bo przynajmniej w tym starostwie, co kolega działał, co kolega wysłał, były ważne. No, takie moje rozważania yy, teoretyczne, yy, no, badania kierowców w WOMP-ie ze skierowaniem, yy, czy bez skierowania starosty są z innej podstawy prawnej, ale no, wykonuje je lekarz, taki jak ja czy podobny do mnie według identycznych zasad, identycznego rozporządzenia ministra zdrowia, czyli Teoretycznie nie powinno być różnicy. Powinien zrobić dokładnie to samo, ocenić te same y, narządy, ocenić te same układy, ocenić się medycznie w sposób identyczny. I różnicy no, być nie po winno. Natomiast yy, diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach i przypuszczam tutaj, że kolega mojego widza dość oszczędnie gospodarował prawdą, nic nie wspomniał lekarzowi o alkoholu, a wydział komunikacji nie zorientował się w innej podstawie prawnej. No, sam zachodzę w głowę, co ten kolega powiedział, bo już bym po prostu miał patent dla innych osób podobnych do ciebie. Potem urzędnikowi wystarczyła tylko piecząteczka nagłówkowa wąpu. Zobaczył na dole pieczątkę lekarza uprawnionego z wąpu. No, pewnie do tych pieczątek był przyzwyczajony. Nieraz to odbierał, nieraz to dostawał. Rzucił okiem, wąp, wąp. I sprawa załatwiona. Generalnie nie pochwalam tej metody, bo według mnie no nie jest ona aż tak do końca zgodna z prawem, ale jeżeli jesteś dorosły, to musisz sobie jakoś zdawać sprawę z wszelakich konsekwencji tego dotyczących. Przypuszczam, domniemywam, do mnie spekuluję, że główne konsekwencje byłyby związane z zatajeniem spożywania alkoholu i skierowania za Alkohol. Także, y, powstaje takie pytanie retoryczne, czy każdy celu uświęca środki Musisz na nie odpowiedzieć sam i waląc dalej jakimś przysłowiem Potrzeba jest matką wynalazku. Wydawałoby się, że w takim dosyć szczelnym systemie jakim jest kierowanie przez starostę do WOMP-ów i potem y, powtórne egzaminy na prawa jazdy, no, nic się nie może ciekawego zdarzyć, a jednak moi widzowie uświadomili mnie, że jest troszeczkę inaczej. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli takie newsy z womp ów z wydziałów Komunikacji dotyczące badań kierowców, szczególnie po alkoholu interesują Cię zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Natomiast jak chcesz skomentować ten przypadek zrób to w opisie do tego wideo.